na godzinę próby, która niebawem nadejdzie. Doświadczenie przemienionego Chrystusa jest im potrzebne, aby w chwili, gdy będą patrzeć na ukrzyżowanego, nie zwątpili, ale trwali wiernie przy Chrystusowej Ewangelii. Także nam potrzebne są takie doświadczenia, które umacniają naszą wiarę w prawdziwe bóstwo Chrystusa. Zrozumiałe jest, że Piotr chciałby zatrzymać tę chwilę na dłużej, może nawet na zawsze. Symbolem tego jest propozycja zbudowania trzech namiotów. Żeby zobaczyć Boga, trzeba niejednokrotnie wiele wysiłku. Trzeba wspinać się w górę, pokonując własne słabości i przyzwyczajenia do wygodnego życia. Kiedy już podejmiemy ten trud i doświadczymy pięknego spotkania z Bogiem, Chcielibyśmy, podobnie jak Piotr, aby chwila ta nigdy się nie skończyła. Zapominamy, że Boga nie może objąć jakiś namiot przeciętnego życia i przemijalności, a nawet ten ogromny wszechświat nie może ogarnąć w całości Boga. Zdaje się, że Bóg odpowiada dziś na pragnienie Piotra i każdego z nas, tak jak przed wiekami odpowiedział na pragnienie Dawida. Nie Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie, ale to ja Tobie zbuduję dom. Próbując Boga ściągnąć na ziemię i zatrzymać Go pośród nas, zapominamy, że takie doświadczenia mają nas pociągać do góry, do nieba, do Boga. Rzeczywistość niebiańska jest o wiele piękniejsza i wspanialsza niż najcudowniejsze doświadczenia, jakie możemy przeżyć na ziemi. Pragnijmy zatem nieba, który już dziś może stać się naszym udziałem, jeśli tylko pozwolimy się przemienić przez łaskę uświęcającą, która promieniuje z dzisiejszej dobrej nowiny.